Witamy Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku w ramach projektu Gdańsk Czyta. Ja się nazywam Anna Burzyńska i naszym gościem jest dzisiaj Pan Paweł Hille. Dzień dobry. Jest mi ogromnie miło rozmawiać z Panem, jest mi ogromnie miło też, że spotykamy się, żeby porozmawiać o najnowszej książce pod tytułem Talita. Od, od razu powiem, że ja się zachwyciłam książką, naprawdę zupełnie mnie pochłonęłam, do tego stopnia, że nie bardzo nawet wiedziałam, jak będę dziś rozmawiać, <grydy> zbyt dużo wrażeń pozostawiła jeszcze. Panie Pawle, więc może zacznę w ten sposób. Kiedy zaczęłam czytać, byłam w zupełnym szoku, myśląc, boże przecież tak się już nie pisze, nie ma już takich książek. Ale to nie było poczucie negatywne, w sensie, że to jest coś nieaktualnego. Wręcz przeciwnie, byłam jakby zszokowana, że jeszcze powstaje takie dzieło i co więcej, że w trakcie czytania ono jest dla mnie aktualne yy, i wciągam się w tę historię i ona staje się częścią jak mojego czytania. No wie pani, niektórzy młodzi kredycy, młodzi, no, średnio młodzi już, młodsi ode mnie w każdym razie, no wielokrotnie mi zarzucali, że jestem e, takim pisarzem, który w sensie języka, w sensie stylistyki, a ja nie mówię o tematyce w tej chwili, nie reaguje na rzeczywistość, czyli tak jakbym się nie poddawał tym wszystkim rewolucjom artystycznym w prozie. Strumieniowi świadomości, no i różnym innym zabiegom, które wielu młodszych kolegów uskuteczniało czy też uskutecznia. Ja mam po prostu taką naturę i tak piszę właściwie od, no nie dzieciństwa na pewno, nie, ale od pierwszej książki, i no, taką, taki jest mój styl wypowiedzi, czy rozmowy na przykład. Ja go specjalnie nie zmieniam, trwam przy tym. No i ostatnio zostałem nazwany szczęśliwie bądź nieszczęśliwie, to zależy od punktu widzenia klasykiem, prawda? Że to jest pisane jako klasyczna fraza polszczyzny. Moimi mistrzami, jeżeli chodzi o prozę, to byli tacy wielcy prozaicy jak Iwaszkiewicz, jak rosyjski pisarz, mało znany, ale publikowany po polsku, również Leskow, no i zwłaszcza Bunin, mistrz opowiadania, i Nabokow. I, czyli rosyjska szkoła, mhm. no Czechow oczywiście, przepraszam, że mistrza Czechowa tutaj zapomniałem. Więc to jest rosyjska szkoła mm, opowiadania, i Waszkiewicz w dużym stopniu do niej też należał, bo on. Jakkolwiek no, pisał po polsku, ale przypomnę, że wzrastał w Kijowie w otoczeniu wielu przyjaciół Rosjan, świetnie czytał po rosyjsku, znał całą ówczesną, współczesną literaturę rosyjską doskonale i niewątpliwie no, Bunin czy Czechow też wywarli na jego pisarstwie później, na jego nowelistyce e, duży wpływ. On też tłumaczył Bunina, prawda? Tak, tłumaczył, chociaż nie on jeden. Mhm. Natomiast ja się nigdy tej rosyjskiej szkoły nie wypieram. Pamiętam, kiedyś miałem taki bardzo miły wieczór autorski w Trinity College w Irlandii. No dość prestiżowe miejsce. No i bardzośmy się martwili z moją tłumaczką, że nikt nie przychodzi, bo było za 15.19. weekend, sobota. Mhm. Ale sala się wypełniła i przyszło dużo y, czytelników. Wtedy wyszła moja książka po angielsku cold sea stories, czyli opowieści chłodnego morza, czyli też opowiadania, jesteśmy przy opowiadaniu. No i bardzo było ciepłe przyjęcie, niezła rozmowa i później były pytania. Jeden z panów z publiczności zapytał mnie, a ja co są państwo mistrzowie? Więc ja wymieniam, no Leskow, Bunin, Nabokow, Czechow. No i się tak zdziwił i mówi, pan wymienił prawie samych, Roje Iwaszkiewicz oczywiście. Pan Polak i wymienia samych Rosjan, Znaczy to dla Irlandczyka było trochę dziwne, zaskakujące być może. Dla mnie nie, bo ja się wychowałem na tej literaturze jako bardzo młody człowiek. Dzięki moim dwóm rosycystkom znakomitym, jednym w szkole podstawowej, drugiej rosycystce w szkole średniej. Przypominam, że mieliśmy łącznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć lat rosyjskiego chyba nauczania. Mm -hmm. Obie były świetnymi nauczycielkami. Ja dzięki temu mogłem czytać po rosyjsku. No, nie perfekt oczywiście, i zbrodni bym nie przeczytał, ale krótkie opowiadania Bunina, takie na 2,5 na trzy strony, również czytałem po rosyjsku. To jest zupełnie inne doświadczenie. Więc to są moi mistrzowie, i cóż mogę powiedzieć, kocham ich opowiadania, lubię czytać dobre opowiadania. No, nie tylko ich oczywiście, ale do nich wracam. No i jako czytelnik jestem miłośnikiem opowiadań, jako formy prozatorskiej, bardzo trudnej, ale wdzięcznej, jeżeli się udaje. To jakby wyłania się kolejny temat, dosłownie chciałam jakby zapytać o formę opowiadań, ale to jeszcze może za chwilę, bo ten, ten, ta kwestia rosyjskiej literatury też nakreśliła mi coś innego w głowie po prostu teraz. Czy z literaturą nie jest trochę tak, że ona się komunikuje poza czasem, bo nie chcę mówić przeciwczasowi, nie chcę używać tego sformułowania, że literatura jest przeciwczasowi po to, żeby zachować pamięć i tak dalej, ale że jest trochę poza czasem, że jednak istnieje język wysokiej kultury intelektualnej, który się nie dezaktualizuje i że ta korespondencja w tym, co pan pisze, co pan tworzy ze swoimi mistrzami jest naturalna, a niekoniecznie właśnie trąci myszką dzisiaj. No ja mam nadzieję, że nie trąci myszką. Rozmawiamy jednak nie wolapikiem tylko, czy jakimś slangiem, tylko rozmawiamy no, w miarę poprawną polszczyzną literacką. Sądzę, że to nie trąci myszką. Dla mnie lekcja właśnie tych pisarzy, jak również Iwaszkiewicza, o którym pisałem pracę magisterską, bo tak jak pani jestem z wykształcenia pierwotnego polonistą po Uniwersytecie Gdańskim. I pisałem pracę magisterską o Waszkiewiczu, profesor Janian. No więc byłem w tym oczywiście rozczytany i jeszcze wtedy rozkochany jako młody człowiek. Więc dla mnie już wtedy spotykałem się z takimi przytykami, drobnymi złośliwościami kolegów z seminarium, z grupy seminaryjnej, bo oni pisali o Barańczaku, prawda? Pisali tam o Miłoszu, wtedy opozycyjnym, tak uważanym za opozycyjnego poetę pisali o Krynickim, o Ewie Lipskiej, czyli o tych poetach czy pisarzach, którzy byli pisarzami wtedy buntu, niepokorności i słusznie zresztą, zaliczani do no, takiej grupy po 68 roku, prawda, e, takich pisarzy, którzy weryfikowali język, kłamstwa języka, publicznej propagandy i itd. A ja to tym Iwaszkiewiczem i zawsze koledzy mi docinali przed zajęciami, ty się musisz zajmować taką ramotą. No, co tam ten dziadów tam napisał? Jeszcze żył wówczas Jarosław Iwaszkiewicz. No ale ja myślę, że jest jedno proste zdanie, po prostu takie, takie zwyczajne, że wspaniałe dzieła, udane nigdy się nie starzeją. I czy to dotyczy Benvenuta Cieliniego, złotnika czasów renesansu, czy to dotyczy Tomasza Manna, pisarza dwudziestowiecznego, ale z korzeniami XIX-wiecznymi, czy to dotyczy Jarosława Iwaszkiewicza, no ja myślę, że są pewne rzeczy, które się nie starzeją w sztuce, tak samo jak Mozart. No. Można słuchać 40 razy 20 koncertu fortepianowego Mozarta i nigdy się nie znudzić, bo to jest coś w tym jest, takiego, że to nas porywa. Więc, że ja nie uznaję podziału na moderne i na klasyków. Ja uważam, że w tak zwanych modernistycznych pisarzach współczesnych polskich też można znaleźć bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ja mm, na przykład uważam, że taką pisarką, z początku jej nie lubiłem, ale potem zacząłem czytać i bardzo polubiłem, jest Dorota Masłowska. Ja się zupełnie innym idiomem, kompletnie innym niż ja na przykład, zupełnie szuka innych rzeczy w polszczyźnie, ale robi to z dużym talentem, właściwie w momentach mistrzowsko. Lubię jej przekorność, mm -hmm. lubię niezależność jej poglądów. Zresztą też parę wywiadów ostatnio udzieliła. I to jest dla mnie całkowicie akceptowalne. Tylko, że ja uważam, że no, tak jak ktoś gra jazz albo ktoś gra Mozarta na wiolonczeli czy na fortepianie, ja akurat jestem z trochę innej strony właśnie. Nie jestem tym modernistą. To mi nie przeszkadza absolutnie. A to, że e, ostatnio nazwano mnie przy okazji tej książki no, klasykiem. Trochę mnie to śmieszy, bo no, mam już swoje lata, oczywiście nie jestem młodzieniaszkiem, no ale jeszcze tak staro się nie czuję. <grym> jeszcze tak staro nie. Ale właśnie ta granica się przesuwa, prawda? Za, za jakiś czas też być może y, w dalszym ciągu y, Masłowska stanie się klasykiem i, i będzie jakby kolejny etap, tak jak. Być mam... może zostanie uklasyczniona, <grym> jeżeli tak można takim neologizmem powiedzieć, tego nie wiem. Natomiast. Y, dla mnie istotny w gruncie rzeczy jest przekaz. To znaczy, to można powiedzieć, to co się chce powiedzieć, jeżeli ma się coś do powiedzenia, można to powiedzieć bardzo różnym językiem, ale to musi być coś ważnego, jakaś, jak, jakieś przesłanie. I mnie się wydaje, że na przykład Masłowska, Dorota Masłowska, którą przywołałem, ma coś ważnego do powiedzenia o naszym społeczeństwie czy o nas samych, także o naszym języku. Natomiast no, ja jestem z innej parafii trochę, no, uprawiam trochę inne warzywa w moim ogródku, no i niech tak zostanie po prostu. Jak pan wspomniał, że się śmiano, kiedy pan pisał o Iwaszkiewiczu tak, w dobie Kronickiego Kryn... mi tak, tak. i Miłosza, ja też zostałam parokrotnie zapytana, dlaczego ja znowuż teraz, w tym czasie piszę o Miłoszu, przecież już można by było sprzedać z nim spokój. Tak. <laughs> Także się ta granica właśnie tego... Ale pani przysła. pisze o wierszach, czy w ogóle... o cał... Jeszcze o czym innym, A. ale to może nie na wizji. Nie no, proszę powiedzieć, ja będę się ja, się, ja się zajmuję u Miłosza y, jego stosunkiem do katolicyzmu, polskiego katolicyzmu jako polskiego. no to wspaniale, na pewno Złożona książkę Wycieczka w dwudziestolecie, chyba tak to się nazywało. Uważam, że ona jest nadal aktualna i jeżeli chodzi o polskie tak. fobie czy tak. ksenofobie, to ta książka jest, no po prostu jakby, jakby dzisiaj ktoś napisał o o współczesnej Polsce. Świetna książka. Tak. tak. Ja też jestem jakby, nieodłącznie nie towarzyszy mi rodzinna Europę. Regularnie też, gdzieś jeżdżę, zawsze mam rodzinną Europę ze sobą. E, ale może jeszcze tak, wróćmy do Iwaszkiewicza, ale tylko tak w, na, na, na chwilę, żeby się od niego odbić. E, e, Iwaszkiewicz był też przecież właśnie mistrzem opowiadań i one się nie tak. dezaktualizują. Zauważono, że nawet wśród studentów, kiedy inne, inne książki w dwudziestoleciu nie budzą zainteresowania, zawsze przy jest dyskusja, on zawsze wciąga, czy w takim razie, pan też jako osoba, która uczyła studentów, Uważa, że należałoby uczyć się od mistrzów, naśladować mistrzów, tak jak to się na Akademii Sztuk Pięknych kiedyś robiło, kiedy się odwzorowywało, najpierw zanim się znalazło swój styl? Kiedyś się tak robiło, to zapomnimy już o tym dzisiaj, bo dzisiaj studenci się dają do komputerów i, i mają rzeczy, programy wzią. i bawią się tym wszystkim. I są już nawet takie akademie yy, w Polsce, ale nie tylko w Europie, bo trochę o tym wiem, gdzie w ogóle nie uczy się rysunku. Gdzie dawniej adept na samym początku, na pierwszym roku miał studio modela i nauczyciela rysunków i w ogóle uczył się rysunku jako podstawy, a dopiero później następowały te kolejne etapy. Dzisiaj już tego właściwie nikt nie robi, bo to uznało się, że to jest niepotrzebne. Ja mówiłem studentom prawdę, to znaczy mówiłem tak. Yy, no można nauczyć grania na skrzypcach, powiedzmy, jeżeli ktoś ma talent. Można nauczyć tańca, jeżeli ktoś ma poczucie rytmu i nie jest grubasem. Można nauczyć malowania, jeżeli ktoś ma jakieś oko i, i talent. Natomiast nie można nauczyć pisania. To jest niemożliwe. Można robić korekty, można dyskutować, można rozmawiać ze studentami oczywiście. Natomiast nie da się tego nauczyć. No to oni mówią, No to co my mamy robić, jak pan nam takie rzeczy mówi? Ja mówię, to czytajcie mistrzów. I czytajcie właśnie w ten sposób to, co was zachwyci, jeżeli wam się bardzo podoba, to może być Hemingway, to może być Iwaszkiewicz, to może być ktokolwiek, Scott Fitzgerald, to może być jakikolwiek autor, jeżeli was zachwyca i wam się podoba, to czytajcie go po pierwsze no, z tym zachwytem właśnie, pierwszą miłością, a potem czytajcie go, po, odłóżcie i czytajcie po, nie wiem, po paru miesiącach czy po roku analitycznie. To znaczy patrzcie, jak to jest zrobione. Co daje szczególne efekty, moim zdaniem, właśnie przy opowiadaniach, no bo powieść to jest długa sprawa mm -hmm. i bardzo trudna do uchwycenia te, też technicznie. A opowiadanie Bunina czy Woszkiewicza, które ma 10 stron, no jest łatwiejsze do obserwacji po prostu. E, przy czym trzeba no, umieć to chcieć i umieć to czytać. No i tutaj jesteście sami, to znaczy skazani wy, przyszli pisarze. Adepci na waszą inteligencję i waszą wrażliwość i to zależy od was i podpatrujcie, oczywiście to nie ma nic złego w podpatrywaniu mistrza. Yy. Nawet jeżeli czasami wyjdzie wam skromne naśladownictwo, no to mój Boże, <gry> moje pierwsze opowiadanie, które na szczęście nie zostało opublikowane, na szczęście, na moje szczęście, też było bardzo podobne do właśnie młodego Iwaszkiewicza, w tym nie ma niczego złego, natomiast trzeba umieć podpatrywać mistrzów. No, co innego, jeżeli mamy na przykład lekcję fortepianu, powiedzmy, i jest mistrz czy, czy mistrzyni, i jest uczeń, no to wtedy ten profesor uczy za mocno dotknięty klawisz, delikatnie, inaczej ułożyć palce, rubato inne, prawda, tempo złe, bo to ciszej, mocniej, yy, głośniej. No ale tego się w literaturze nie da zrobić. To jest nie do nauczenia. Więc ja czytałem te opowiadania moich studentów, no i oczywiście tam miałem uwagi krytyczne do nich. Niezbyt surowe, bo starałem się ich raczej zachęcić niż deprymować. Bo zachęta jest bardzo ważna. To jest pedagogika zachęcenia, a nie, a nie tam łajania. Zawsze byłem tego zwolennikiem. No i takie miałem doświadczenia. Przy czym jeszcze może jedna rzecz, że opowiadanie Mówiłem o tym parokrotnie, ale warto przy tej naszej rozmowie o tym wspomnieć. Opowiadanie jako forma jest trudniejsze. Właśnie to było moje kolejne pytanie. Także no właściwie wy... dobrze, że przechodzimy tutaj. Nie, bardzo dobrze. bo Opowiadanie jest, jest trudniejsze właśnie. dlatego, że wyobraźmy sobie, że napisała pani powieść na 500 stron. I są tam pewne słabości, których nawet redaktorzy nie wychwycili, bo już chcieli dać pani spokój albo, albo uznanie, że to może być. Ale są to słabsze fragmenty, ale w powieści zawsze może pani nadrobić ten słabszy fragment, no mniej ciekawy, nudniejszy, jakimś błyskotliwym pasażem, który nastąpi w rozdziale 12 powiedzmy na początku, tak? trzecim akapicie. Jest błyskotliwy pasaż i mhm. wszyscy się zachwycają. I wtedy ten, ten, te, ta depresja z, z tymi Himalajami yy, w tej narracji jakoś się wyrównują. I ta średnia może być nawet bardzo wysoka. W opowiadaniu nie ma o tym mowy. Opowiadanie to jest 10-15 stron. Jeżeli popełnia pani błąd, który redaktorzy, znaczy redaktorzy no, no, zaakceptują, no to to natychmiast wychodzi. To jest tak jak potknięcie się prima baleriny na scenie. No. To jest widoczne. Co innego w nagraniu, oczywiście, bo to się wykasuje mm -hmm. i będzie remake tak zwany, czy tam się nagra jeszcze raz. Ale tutaj nie da rady. Więc opowiadanie dlatego jest formą bardzo wymagającą, to po pierwsze. A po drugie, to jest trochę tak jak z poezją. To znaczy, że opowiadanie poprzez krótkość swojej formy jest tak jak taka soczewka skupiająca. Ja kiedyś fotografowałem namiętnie, no teraz też trochę to robię, ale dawniej robiłem tego więcej, jako amator fotografowałem zwłaszcza przyrodę. I pamiętam moje takie poczucie szczęścia, kiedy udało mi się z przybliżenia takiego milimetrowego prawie zrobić zdjęcie kropli rosy na liściu trawy w dużym zbliżeniu. Ta kropla była piękna, bo w tej kropli odbijały się obłoki. Jeszcze, czyli no, tak wyszło po prostu. I myślę, że tym jest właśnie poezja po pierwsze, że w krótkiej formie daje to, ten moment soczewki, skupienia, czasami wiersz pięciolinijkowy, zwłaszcza grecka poezja, ja się interesuje starożytną grecką poezją, to jest pięć-sześć linijek. Epitafia to jest siedem linijek, tak. prawda? Nie więcej, nie dłużej. I w tej soczewce nagle skupia się cały świat. Tak jak w tym moim jednym zdjęciu, które udało mi się przez przypadek zrobić. I to jest tak, że tak mi się wydaje, jeżeli się uda, opowiadanie, jeżeli się uda, no to wtedy mamy do czynienia z efektem właśnie owej soczewki, która skupia w sobie los bohatera, czyli całe życie. Od razu mi się przypomina malarstwo holenderskie, te martwe natury, gdzie nagle w jednym jakimś drobnym elemencie pojawia się właśnie to odbicie tak. czegoś, co się dzieje w tle i właściwie okazuje się, że to wszystko, te, te dekoracje nie mają znaczenia, bo cel jest gdzieś tutaj, w tym, tak, w w tym drobiazgu, soczewce, w tej soczewce. W tej małym, tak. Tak. Oczywiście no to wielcy mistrzowie tak robili. Natomiast ja mówię o opowiadaniu jako formie, mm -hmm. że ono się moim zdaniem sprawdza i nigdy nie umrze, no, po prostu jako forma, forma prozy. Chociaż muszę powiedzieć, że wydawcy, nie tylko polscy, ale polscy także jakoś nie lubią opowiadań. I ja z moim wydawcą, z którym jestem od lat, przecież współpracuję i właściwie jestem zaprzyjaźniony ze znakiem z Jerzym Ilgiem, mogę powiedzieć po nazwisku. E, no to on zawsze, jak mu udaje to opowiadać, mówi, a to tam takie, wiesz, takie uh -huh. tam okruszyny. No, napisałbyś wreszcie porządną powieść. Taką, ja mówię, no słuchaj, na 600 stron to mi nie stać. To, to nie ja, to trzeba być Tomaszem manem. Ale opowiem państwu pewną anegdotę, która dotyczy relacji pomiędzy pisarzem a wydawcą. Uh -huh. Kiedyś, kiedy jeszcze nie byłem na stałe związany ze znakiem, ale znałem się już z Jerzymilgiem. On tutaj przyjechał do Trójmiasta. Spotkaliśmy się, poszliśmy do pubu. I on strasznie chciał, żebym ja coś, jakąś powieść napisał dla, dla Znaków wtedy. No ja, oczywiście, przy piwie to obiecałem. Powiedziałem, tak, oczywiście, napiszę, jasne. No i minął rok, nic. Dwa lata minęły, nic. Wreszcie po trzecim roku, od tej rozmowy, dzwoni do mnie redaktor naczelny znaku. No właściwie z awanturą, no co ty sobie myślisz. Obiecałeś napisać, my tu nic nie mamy. No dobrze. No więc poczułem się zawstydzony. I właściwie w trzy miesiące napisałem powieść Mercedes-Benz z listów do Frembala. I w komputeropisie, no bo to jest, nie jest maszynopis, tylko powiedzmy komputeropis, czyli te strony są w komputerze. Ponieważ taką, takie miałem złamanie strony, to było 88 stron tylko. Ja mu to wysłałem. Mailem oczywiście. No i tak, ponieważ się domagał, myślałem, że zadzwoni za dzień, za dwa, za trzy, no i przynajmniej powie, że dostał i, i że dziękuję, że no, ale nie odzywa się przez 10 dni, no więc ja do niego dzwonię i sobie, dostałeś, dostałem, mm, no i co, taką bzdinę nazywasz powieścią, <śledziania> <śledziania> Był, y, oburzony jej, mm, Taką objętością. objętością. No, ale potem powieść wydaliśmy i okazała się, akurat ta powieść okazała się dużym sukcesem, również komercyjnym. No więc bzdzina przeszła. Chociaż no, w druku miała, nie wiem, tam 135 Ale jest w tym jakiś paradoks dzisiejszych czasów, że z jednej strony czytamy coraz krótsze wiadomości, coraz krótsze informacje, tak. a jeżeli chodzi o czytelnictwo, to coraz bardziej opasłe tomy są promowane i sprzedawane. W literaturze popularnej mam na myśli teraz na przykład. Ja myślę, że to jest podświadome, gdy no nie jestem frajdystą, ani nie jestem psychiatrą, ale, ani psychologiem, ale myślę, że to jest przede wszystkim tęsknota, taka podprogowa nawet, za księgą. Niezależnie od tego, o czym jest ta książka, o czym ona mówi, jaką ma kolorową okładkę itd. Ale jak widzimy taką, taką solidną, która ma 750 czy 800 stron, ja mówię o czysto fizycznym wrażeniu, y -y -y. no to jesteśmy skłonni zaufać, że to być może jest coś ciekawego. Tak mi się wydaje. Ja raczej od tego uciekam, Chociaż są powieści oczywiście bardzo grube, które przeczytałem w życiu kilkukrotnie, ale to już jest klasyka. Jakie w takim razie możliwości dla pisarza daje forma opowiadania? Przede wszystkim dużej dyscypliny. To wymaga bardzo dużej dyscypliny, skupienia. No, powieść też, ale w powieści można się trochę rozhełstać, prawda? Skupienia, dyscypliny. No ale też nie ma tej męki, bo powieść jak się pisze, to nieraz pisze się prawda przez trzy lata czy cztery, ciągle nie widać końca I, i tu już wydawca dzwoni, czy tam znajomi, nawet przyjaciele mówią, no podobno siedzisz, a tu ciągle nic. No opowiadanie, chociaż są takie opowiadania, które pisałem przez parę lat, to znaczy odkładałem i, i wracałem po latach, no ale jednak opowiadanie to jest też taka forma, o ile jest do przeczytania powiedzmy przez jeden wieczór, no to jeżeli człowiek jest zdyscyplinowany i, i jest w formie, no to powiedzmy jest tydzień na jedno, jeżeli już wszystko wiemy, bo ja na ogół nie siadam do pisania, kiedy nie wiem. To znaczy nie szkicuję specjalnie, nie mam notatek. Do powieści tak, do powieści mam dużo notatek, natomiast do opowiadań nie, ale muszę mieć to wszystko tak, jak, jakbym widział film, to znaczy no muszę widzieć, wiedzieć, co stanie się z bohaterami czy z bohaterem. I przede wszystkim to bardzo ważne, oczywiście, jaki będzie finał, to muszę wiedzieć. I właśnie pytanie: jak powstała ta książka konkretna? Czy to jest tak, że nagromadziło się ileś opowiadań pisanych mimochodem i one stworzyły nagle jakąś całość? Nic nie czy było też. było pisane mimochodem, przepraszam właśnie, jest... za uwagę. Natomiast tak, no, kilka opowiadań było wcześniej publikowane mm -hmm. w różnych pismach. No bo ja po prostu lubię pisać od czasu do czasu opowiadania. No, i cztery zostały dopisane, czy jakby no stworzone jako no nie dodatek, ale jako integralna część tej książki. Między nimi opowiadanie Cadyk, między innymi Talita, która jest tytułowa, która była napisana jako ostatnie opowiadanie. No. A, no to... na, nagle, nagle coś mi przyszło do głowy. Przypomniała mi się Pusta Noc na Kaszubach, w której uczestniczyłem nie jako krewny, tylko turysta. Mały chłopak miałem wtedy 10 lat, jeździliśmy z rodzicami na Kaszuby. Przyszli ludzie z wioski, tak zwani, i zaprosili. No rodzice nie chcieli iść, no bo ani rodzina, ani znajomi, ale my z bratem moim starszym nieco poszliśmy. I pamiętam to jako takie no, nadzwyczajne dotknięcie czegoś archaicznego takiego no, obrzędu archaicznego religijnego oczywiście ale starszego, no, jak się później dowiedziałem, niż chrześcijaństwo oczywiście bardzo archaicznego. I te pieśni, i ten różaniec, i, i to skupienie, i te Tam były lampy naftowe, jeszcze nie było elektryczności, ale świece też były. Choć mniej, bo świece były drogie. No i ten nieboszczyk, który leży w trumnie, otwartej, i, i to, to światło takie właśnie żółtawe, zgaszone nocy. To wszystko, te ćmy latające wokół y, świec i lamp naftowych. I ta mantryczna modlitwa, która się powtarzała, była przerwa. Mężczyźni już wtedy wychodzili na papierosa, nie palili w środku. To dziwne wtedy, ale tak było. No, pito wódkę, ale w sposób bardzo umiarkowany. Podawano kuchę, czyli ciasto drożdżowe i kawę. I to trwało do rana. I nagle. Nagle no, to stanęło, to są inspiracje bardzo dziwne, bo nie wiadomo dlaczego ten obraz przypomina się pani dzisiaj, a nie wczoraj, albo jutro się przypomni jakiś obraz z dzieciństwa, z młodości, z okresu dojrzewania, czy sprzed dwóch dni na przykład. To może być bardzo różnie. No i, i nagle zacząłem pisać te opowiadania, a potem szukałem tytułu dla całości i stwierdziłem, że Talita to jest dobry tytuł, bo to jest odwołanie do Ewangelii. I do tego słynnego powiedzenia Jezusa, kiedy wskrzesił córkę Jaira talitakum, czyli dzieweczko wstań, to po aramejsku, mm -hmm. tylko w dwóch przypadkach ewangeliści, którzy pisali Ewangelię po grecku, bo one są napisane po grecku, czyli wszyscy cztery ewangeliści, tylko w dwóch przypadkach cytują Jezusa, jak mówi po aramejsku. Język aramejski był językiem codziennym w tamtej części Palestyny. No Taka lingwa Franka ówczesna. Hebrajski mm -hmm. już wtedy był tylko prawie wyłącznie językiem liturgii i ksiąg świętych. I tylko w dwóch wypadkach ewangeliści cytują Jezusa po aramejsku, to znaczy talitakum, kiedy on wskrzesza tę 11-12-letnią dziewczynkę. I drugi raz, kiedy mówi na krzyżu, już kiedy kona, i mówi Eloi, Eloi lama sabbathani, czyli Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Nie mówi tego po hebrajsku, mówi to po Aramejsku. No takie są świadectwa Ewangelii, więc dla mnie to się wydawało ważne i w związku z pytaniami ogólnymi o życie pozagrobowe, śmierć, nasze przeznaczenie, sens życia, wydawało mi się, że to opowiadanie może odegrać pewną rolę w tym tomie, no i jego tytuł też jest ważny. Skoro już mówimy o tym i, i udało nam się właśnie dowiedzieć, że tytuł właściwie powstał na samym końcu, tak. że pierwsze opowiadanie z, ci już tak, było tak, ale Bo ja chciałam mam. pytać, dlaczego właściwie też zdecydował się Pan na tak mroczną formę pierwszego opowiadania? On jest najmroczniejsze właściwie z tych, z tych wszystkich opowiadań. Rozumiem, że to wynika też właśnie częściowo z tego wspomnienia dziecinnego. I co mnie zainteresowało, a propos treści samej, też przed spotkaniem zdążyliśmy trochę o tym powiedzieć. Pada takie zdanie w opowiadaniu, taka wypowiedź, że dziś już te pogrzeby się tak nie odbywają, że nie ma takich sytuacji, że nawet jakby ten pogrzeb jest nam odebrany w pewnym sensie. Przyjeżdża firma pogrzebowa, zabiera, robi wszystko. I wszystko jest takie taśmowe, nie ma, a tu mamy jednocześnie dotknięcie jakiejś takiej sfery mistycznej, a jednocześnie taki bezpośredni kontakt ze śmiercią, z tym zmarłym, namacalny, rzeczywiście. No więc właśnie o to mi chodziło, żeby przypomnieć, no ja już tutaj nie, nie, nie zawrócę rzeki czasu, ani nie jestem filozofem społecznym, czy filozofem religii, czy socjologiem, ale chciałem po prostu tylko przypomnieć, że Obcowanie ze śmiercią, takie wręcz fizyczne, prawda? Czyli na przykład, że ktoś umiera w domu i spotyka się rodzina, a nie w szpitalu i potem podpisujemy tylko zeznanie, prawda? I otrzymujemy worek tak? i jedziemy na cmentarz czy do krematorium. Yy, więc to fizyczne obcowanie ze śmiercią miało swój nieprzepłacony, jakby powiedział Kochanowski, nieprzepłacony walor życia. Bo ono nas po, po pierwsze no, pokazywało nam jednak nasze przeznaczenie, ta śmierć była obecna. Na dzisiaj może jak jest covid, to, to bardziej sobie z tego zdajemy sprawę, ale też ten covid jest taki, że widzimy statystyki nie jesteśmy przy śmierci tych osób, bo nie możemy być. Właściwie znikają za murem znikają, szpitala. Tak, tak, tak. znikają i po prostu ich nie ma, jest, są jakby anihilowani. Mhm. Natomiast taka śmierć no, tradycyjna, no, nie, nie wzywam do czarnej śmierci, do, do dżumy no, oczywiście nie, to nie o to chodzi, ale śmierć w gronie rodzinnym i to, że jest ta trumna i to, że ludzie się modlą czy wierzą czy nie wierzą, to, to nie jest istotne, ale że jest ten rytuał. Istotne są niesłychanie rytuały, które e, religia dawała. E, i Przecież rytuały przejścia, czyli narodziny, chrzest, tam pierwsza komunia itd. i tak dalej. We wszystkich religiach te rytuały przejścia one były inaczej nazywane, inaczej się odbywały, ale miały ten sam sens. Czyli na przykład inicjacja, mm -hmm. prawda? Czyli wprowadzenie kobiety czy mężczyzn, chłopca w dorosłe życie. Ja nie mówię o ślubie, ja mówię o wcześniejszych rytuałach przejścia. Czy pogrzeb, właśnie. I mamy taką niesłychanie jednak, jako Homo Sapiens, moim zdaniem, potrzebę tych rytuałów. Bez nich jesteśmy ubożsi i czujemy, że czegoś nam brak. Nie zawsze potrafimy powiedzieć czego nam brak, ale czujemy, że czegoś nam brak. Tak jak mnie w kościele Rzymsko-Katolickim, e, e, już od lat brakowało i brakuje kadzidła na przykład. Ja wychowałem się w tym starym rycie jeszcze. jeszcze byłam msza po łacinie. Już resztki, ale jeszcze byłam msza po łacinie. No i kadzidło, oczywiście, jako takie coś no, magiczne zjawisko z przeszłości, oczywiście jeszcze z czasów pogańskich, ale kościół tego używał. Dzisiaj w kościołach, no teraz nie chodzę oczywiście, ale chodziłem jeszcze w latach 90., od czasu do czasu, na mszę. już nie było kadzidła. Pamiętajmy to, że nie było Łaciny, bo została całkowicie wyrumowana. A ja tutaj byłem konserwatystą, ale nie lefebrystą nie lefebrystą. <śmiech> ale byłem konserwatystą, ponieważ kiedyś mnie o to zapytano i ja powiedziałem, że są dwa języki, były dwa języki. Jeden, w którym kłamie, oszukuje, powiedzmy, jestem niedobry, klnę, to jest język mój codzienny, czyli język polski w tym przypadku, a język, w którym się modliłem i szedłem do kościoła był językiem odświętnym, czyli nie był tym, który ja mogę zbrukać, pobrudzić, Skalać, bo przecież nikt po łacinie nie kłamał na co dzień, czy nie klął, czy nie oszukiwał. No ale tego nie ma. To jeszcze zostało gdzie gdzieniegdzie u, gdzieniegdzie jeszcze u prawosławnych, mm -hmm. gdzie e, liturgia jest w języku starocerkiewnosłowiańskim, którego pani jako polonistka też się chyba jeszcze uczyła. Tak. Ja też. Znaczy tylko gramatyki właściwie. I to jest ta różnica, że jest język święty do. Komunikacji z Bogiem i język codzienny. No, tego mi brakowało, no, ale to wszystko się zmieniło. Był sobór, którego oczywiście wszyscy katolicy uznaliśmy rozstrzygnięcia. Także tak się jest z tymi rytuałami. No, po prostu to jest coś, czego brakuje, i za tym jest pewna tęsknota. Za jakąś formą, no, której już nie ma i nie będzie. Jakby mnie ktoś zapytał dzisiaj co jest takim wspólnym przeżyciem większości ludzi na świecie. Takim właśnie rytuałem dorocznym. Nie, właśnie nie święta Bożego Narodzenia, nie ramadan w wypadku muzułmanów, tylko rozdanie Oskarów. To jest rytuał największy we współczesnym świecie i to jest to, co ludzi ze sobą w jakiś sposób ich zainteresowanie jednocześnie. Ja nie tutaj nie szydzę, no, po prostu tak jest. E, wspomniał Pan o tym, o, o, o świętnym języku. E, wspomniane były też. E, Śpiewy podczas pogrzebów, bo tutaj jest jeszcze chyba kwestia, że ten język łączy się prawda z jakąś melodią. Nawet jeżeli już mielibyśmy nawiązywać przecież do mistrzów opowiadań, to język rosyjski też ma swoją melodię, dlatego jest też innym doświadczeniem Cudownym, estetycznym, tak. kiedy, kiedy tak. Jakby czytamy. I to jest też istotny wątek właściwie chyba we wszystkich pana utworach nie, nie chciałabym przesadzić. I to się pojawia też postać haskiela w jednym z opowiadań, który, tak, który tak, tak pięknie śpiewa, że. Z jego powodu katoliczki przychodzą do synagogi, Do synagogi. Przybierają się ze Żydówki, tak. żeby posłuchać. Tak, i to jest też chyba część właśnie odświętności tego, tego rytuału, prawda? Muzyka w tym wszystkim, dźwięk w tym wszystkim. To znaczy, ja zawsze byłem, no, jeżeli chodzi o przynajmniej pisarstwo, no, zmysłowcem. I barwa, zapach yy, i dźwięk. Zapach, dźwięk yy, zawsze mnie to pociągała po pierwsze w świecie realnym, zmysłowym i nie wyobrażam sobie większego szczęścia niż leżeć na łące latem i patrzeć w obłoki, słuchać świerszczy i, i słyszeć szelest motyli i, i mrówek i różnych innych robali, które tam przy ziemi się przesuwają, więc jestem organoleptykiem, a jeżeli chodzi o muzykę, no cóż, to jest taka moja miłość życiowa, która się nie spełniła, bo niestety nie miałem żadnych, Redylekcji e, słuchowych czy, czy, czy, czy, czy rytmicznych. Yy, natomiast muzyka zawsze, i zawsze, to w wielu wymiarach także muzyki religijnej, ale nie tylko. Zawsze była dla mnie takim rodzajem najdoskonalszej ze sztuk. Zresztą no, moją poprzednią powieść śpiewaj ogrody poświęciłem muzykom. Bohaterami są muzycy, którzy słuchają, komponują i tak tak no nie stało się, no, tak samo jak chciałem kiedyś zostać malarzem i malować obrazy no, okazało się, że, że nie da rady, tak samo z muzyką, ale byłem przez wiele lat aktywnym melomanem, teraz już mniej chodzę do, na żywe koncerty, płyty zastąpiły to po prostu doskonałe, yy, no ale kiedyś właściwie chodziłem raz w miesiącu, od młodości wczesnej na recitale, koncerty do filharmonii. Wtedy jeszcze razem z operą to się mieściło tam przy wtedy Karola Marksa, teraz mm. Legionów. To było zabawne, bo tam to stary budynek przedwojenny, w tym przed wojną była hala sportowa. No i to po, po wojnie było przerobione na filharmonię i na operę. No i podczas koncertu y, orkiestra ma cichutkie jakieś tam fragment, a tam tramwaje strasznie łomotały na tych zwrotnicach, bo tam jest rozjazd. No teraz one już tak nie, łomo, nie łomocą, bo, bo już są lepsze te rozjazdy, ale wtedy zawsze było to straszliwe. łup i cały budynek trząsł się w posadach. Jeżeli była cicha partia orkiestry, to było to towarzyszenie mm, tramwaju. Także muzyka jest najdoskonalszą ze, stu, ze sztuk. I są dwie koncepcje, skąd ona się wzięła, znaczy skąd powstała muzyka. Ja piszę o tym w mojej poprzedniej powieści, właśnie, ostatniej powieści. Pierwsza to jest taka, powiedziałbym, teoria wzięta z ludów tak zwanych prymitywnych, czyli że z rytmu. Że muzyka wzięła się z tamtamów, z rytmu wybijanego pałeczką drzewo i tak dalej, z bębna szamańskiego, prawda, z, ry z rytmu. Ale jest grecka koncepcja, która mówi, że niekoniecznie z rytmu, tylko z boskich proporcji. To Pitagoras odkrył właśnie te boskie proporcje pomiędzy długością dźwięku, a matematyczną wartością i tym się zachwycił. I Grecy uważali, że dlatego muzyka jest darem bogów, bo jest jakby wykładnikiem tych boskich proporcji. I każdy, kto komponuje czy zachwyca się muzyką, doświadcza tego, świadomie bądź nieświadomie. Więc te dwie koncepcje są różne. Myślę, że muzyka rockowa dzisiaj bardziej sprzyja tej pierwszej koncepcji, czyli rytmu i szamanizmu, co zresztą jest bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ale Polska jeszcze pogańska była krajem szamanów. Mówi się tam swarożyt, o różnych innych bogach. To jest wszystko XIX-wieczny wymysł, romantyczny oczywiście. Natomiast to był. to Tutaj kultura szamańska, która sięgała aż za daleką Syberię, tutaj byli szamani decydowali, kapłanami byli szamani. To jest ciekawe, bo podczas chyba chrobrego, tak, był tak zwany pierwszy bunt antychrześcijański, kiedy ludność zbuntowała się przeciwko księżom, spaliła kościoły, pomordowała mhm. księży i tak dalej. To był straszny, silny bunt pogański, antychrześcijański. No i tam w Kronice, już nie pamiętam, czy, czy nie pamiętam, czy jest napisane w każdym razie, w tłumaczeniu na polski, że najpierw wytracono tych, co bębnią, to znaczy szamanów po prostu. Także my też mieliśmy w tym swój udział, my jako nasi powiedzmy sobie przodkowie. Muszę wrócić jeszcze do pierwszego opowiadania i, i, i zadać pytanie naiwne. Kim jest mnich, który się tam pojawia i dlaczego odchodzi z, z bezdomnym psem później? No, żebym wiedział, to bym to opisał, bo przecież ja narrator na końcu pisze, nikt nie wiedział, kim on był, nikt nie wiedział. Jedni mówili, że był oszustem, drudzy mówili, że udzielił tego fałszywego niby ślubu. Jeszcze byli tacy, którzy twierdzili, że to on podpalił te drewutnie, bo tam jest pożar przecież, ale tak naprawdę nikt nie wie, no pojawił się i, i zniknął w dodatku. Twierdził, że nie jest mnichem, tylko odprawia swoją własną, prywatną pokutę i wędruje po prostu w stroju mnicha, żeby nie było mu tak łatwo. No a pies? Pies się przyplątał, pies jest tutaj kluczowy, dlatego że jak na okładce tej książki. Po pierwsze, przypominam, że nie zginęłaby ta dziewczynka, gdyby nie to, że rzuciła się do wyzbranej powodzią rzeki, żeby ratować tego kundla. Mhm. Bo ten pies nie mógł się wydostać i mała dziewczynka rzuciła się, żeby go ratować. Pies się uratował, jakoś się wydrała, a dziewczynka utonęła, mimo że doktor próbował ją e, potem wyciągnąć. Nie udało się. Potem, jak jest pusta noc i nasza bohaterka główna, Maryjka, jest przy trumnie e, tej swojej e, siostrzenicy to przychodzi pies i wyje pod okno. My nie wiemy, czy to jest ten pies, ale mhm. prawdopodobnie to jest wycie tego psa, tego kundla, który, no nie wiadomo, czy żegna tę zmarłą dziewczynkę, czy wyje z rozpaczy, to trudno powiedzieć, ale w każdym razie to jest prawdopodobnie ten pies. No i trzecia sekwencja, jak ten zakonnik znika i rano wychodzi, to idzie z tym psem, który zaczyna mu towarzyszyć I być może będzie jego towarzyszem, ale skąd się tam wziął, to ja nie wiem. Mm. Moje drugie chyba ulubione z tych opowiadań, opowiadanie Most. Mm. Bliskie mi ze względu na to, że dotyczy bliskich mi okolic po prostu najzwyczajniej w świecie, to muszę powiedzieć, że byłam niezwykle zdziwiona, kiedy już jako studentka polonistyki dowiedziałam się, że ten most, przy którym się wychowuje, to jest most Weizera yy, i, i że ktoś jeszcze widział to podobnie, kiedy patrząc na drugą stronę, bez mamy bałam się przejść na drugą stronę mostu, bo wydawało się, że tam jest jakaś zupełnie inna kraina już, że kiedy przekroczę tę granicę, to tam będzie zupełnie coś innego. Yy, yy. Ten most się pojawia też, też, y, też w Pana twórczości i chciałam zapytać, czy to jest w ogóle architektonicznie coś, co, co, co, co Pana fascynuje, czy też jako właśnie motyw literacki? No to bardziej mogłaby Pani zapytać mojego przyjaciela, który od lat prowadzi Fundację Pogranicze Krzysztofa Czyżewskiego, y, który y, jak go czasami pytają różni dziennikarze na świecie, y, no to właściwie tak kim Pan jest, co pan robił mówi, jestem budowniczym mostu, <grymne> e, takich dosłownych i metaforycznych. I idea Fundacji Pogranicza jest taka, żeby budować mosty pomiędzy kulturami, językami, religiami, a nie okopywać się, no, mówiąc w największym skrócie. E, jeżeli chodzi o mnie, no to cóż, ja się wychowałem e, też u brzegu umarłej linii kolejowej, bo takieśmy ją nazywali mm -hmm. jako dzieci. Umarła linia kolejowa, która dzisiaj, także dzięki mojemu minimalnemu wkładowi, ale jednak minimalnemu, została odbudowana jako y, y, PKM, czyli mm -hmm. kolej metropolitalna. Y, I to było ciekawe, bo na całej tej linii tych zerwanych mostów było chyba ze 20, wysadzonych powietrze przez tak. Niemców w 45 roku. Bo nie chcieli, żeby ta linia służyła Rosjanom czy Polakom. Natomiast dwa mosty, były, dwa mosty były pośród tych zachowane. I to nie były te mosty, po których jechał pociąg. Tylko to były te mosty nad torami. Mm -hmm. Jednym z takich mostów był właśnie most nazwany później, od mojej powieści, okay. mostem Weizera. To zresztą też bardzo śmieszne, bo ja nie miałem świadomości, że miejscowi mieszkańcy nazywają tak ten most. Dopiero, kiedy y, Kolej Metropolitalna zorganizowała wyburzenie tego mostu przed, przed wybudowaniem nowego, to było parę lat przed otwarciem kolei, no i zaproszono mnie również i zaproszono no, mieszkańców. Po prostu były anonse w internecie, w prasie. Przyszło ponad 4000 ludzi. Ja byłem trochę zszokowany. Ja że... też tam byłam. A, no widzi pani, to się... Ja tam stałem z boku. Zresztą ja chciałem, żeby oni go wysadzili w powietrze, ale nie powiedzieli, że ze względów bezpieczeństwa nie mogą tego zrobić i zawalą. No w każdym razie, to było moje dzieciństwo i żeby rzecz spuentować, to powiem tak. PKM wydał taki bardzo piękny album o budowie. Fantastyczny album, gdzie są zdjęcia archiwalne tej starej kolei istniejącej, potem zrujnowanej kolei i już budowy tych nowych dworców, przystanków kolejowych i tak dalej. Zresztą z bardzo świetnym designem, bardzo mi się podobają mm -hmm. te przystanki, tak. chodzi mi o architekturę. No i poproszono mnie, żebym coś napisał we wstępie do tego albumu. No więc oczywiście zgodziłem się i tam ze dwie strony napisałem. Konkluzja była taka: tego tego, tego mojego tekstu, tu mówiło o dzieciństwie, o zrujnowanej linii kolejowej, o duchach dzieciństwa, żeśmy sobie wyobrażali te pociągi duchów, które tam jeżdżą. Mm -hmm. To jest w Wejzerze na przykład. Że dla mnie wraz z odbudową i otwarciem tej linii kolejowej, czyli no od, właściwie budową, no bo to nawet nie była odbudowa. Dawniej była jedna linia, teraz są dwutorowe, tak. no i tak dalej. Ja na, w konkluzji tego tekstu krótkiego napisałem, że dla mnie oznacza to otwarcie tej linii kolejowej prawdziwy koniec II wojny światowej. W <grym> Rozumie Pani, że, tak. że jakby to był taki ślad, który pozostał po wojnie. No nie mówię o wyspie Spichrzów, która już jest zabudowana. <grym> Tam jeszcze parę pląb jest gdzie niegdzie, ale ogólnie rzecz biorąc miasto się jakoś tam podnosiło bardzo powoli, nie zawsze w udatny sposób, natomiast ta linia kolejowa, która już zaczęła być w środku miasta, no, była takim zagajnikiem, była taką, no, takim dziwatłem. no ale teraz jeżdżą tam pociągi, z czego ja się bardzo cieszę. No i przy moście Weizera ci panowie, architekci zostawili kawałek tak tego Starego mm -hmm. Mostu i tam jest nawet taka tabliczka. Tam jest. Mm -hmm. e, no Nawet mi proponowano, żeby tam u góry stała taka na, na poręczy, taka mała figurka Weizera, ale ja powiedziałem po co, no przecież zawsze przyjdą jacyś antysemici i obleją to żółtą farbą albo nasmarują gwiazdę, a wy będziecie to musieli zmywać, czy ktoś to będzie musiał zmywać, więc dajcie spokój, wystarczy ta nazwa. Także ta umarła linia kolejowa to tak jakby, to tak, jakbym napisał, że wychowywałem się w cieniu starego zamku zrujnowanego, który wpłynął na moje, na właściwie na całą moją twórczość, to prawda. Mówi się o tym, że Pana twórczość jest palimpsestowa, że pokazuje ten gdańsk wielokulturowy, ten, który był, który, który jest w tej chwili, ma. którego już nie ma. Ale też się zastanawiałam nad tym, y, patrząc piętrowo na Palimpsest i potem wszerz na przykład, że jest jeszcze przecież w Gdańsku ta przyroda, która się wdziera właśnie gdzieś Zdobne. tam. To jest y, fantastyczne, prawda? To też właśnie ten, ten magiczny świat, który, który pan stworzył i który pan tworzy teraz też w tych opowiadaniach, nie zawsze w Gdańsku, y, jest też takim światem, który się wdziera do miasta. Takim tajemniczym światem, y, na, właśnie na strzyży chociażby na pograniczu tego lasu, gdzie tajemne ścieżki prowadzą na niedźwiednik, nie na nie siódmy dwór. No, to jest uroda tego miasta i niezaprzeczalna. To, że mamy z jednej strony morze, z drugiej wzgórza morenowe i jednak bardzo duże lasy. Jak kiedyś porównałem na mapach, no to, to całość lasów trójmiejskich jest dużo, dużo większa niż puszcza Kampinoska. Ja mówię o terytorium, mhm. łącznie z lasami tam, aż do Cisowej w dnie. Tak. I to jest wspaniały kontynent leśny. Ja się w tym wychowałem, bo. Jako dzieci spędzaliśmy w tych lasach no po prostu całe przedpołudnia, wakacyjne, popołudnia. Wtedy nikt się nie obawiał pedofili czy porywaczy. Myśmy wychodzili z koledzy, z podwórka, nie wiem, o 9 rano po śniadaniu i wracaliśmy na obiad po 15, nasze mamy się w ogóle nie denerwowały. Co myśmy tam wyczyniali z niewypałami, to jest zupełnie inna historia. <śmiech> Rodzice o tym na szczęście nie wiedzieli. Natomiast tak, to jest taka kraina i ona do dzisiaj właściwie mimo że te osiedla, niektóre się wdarły, takie jak niedźwiednik czy brodwino, powiedzmy w Sopocie. To jednak mimo to ta substancja zachowa, została zachowana. I jeden z moich najlubieńszych spacerów, takich wędrówek, to jest szwedzka grobla. Wchodzę w oliwie koło gródków działkowych i wchodzę na szwedzką groblę. I szwedzką groblą wychodzę tuż na most Wejzera i na ulicę Ludową. Cały czas jestem w lesie. W ciągu dnia, ja nie mówię o weekendach, bo jest trochę więcej rowerowiczów i, mm -hmm. i spacerowiczów, zresztą słusznie. Natomiast w ciągu dnia takiego zwykłego to spotykam dwie-trzy osoby. To, to dziwne, że się jeszcze nie spotkaliśmy, bo ja też tam jest to, jak mam czas prawie codziennie a i bo tą, ja tą samą trasą. <laughs> Inkognito, no, I też raczej właśnie w tygodniu, jak nie ma tłumów, także może bo... gdzieś kiedyś się znajdziemy też i weź. A Dolina Samborowa na przykład, przepiękna nadal, a. No Inne doliny. To, to jest niesłychane. Wąwóz huzarów też niesamowity. Wąwóz huzarów to od niedźwiednika. Tak, tak, tak. no Ja na niedźwiedniku uczyłem się jeździć na nartach. Mój tata y, sprawił mi narty, kiedy miałem może 5 albo 6 lat. I pierwsze moje narciarskie doświadczenia to były na niedźwiedniku, ale to były ostre stoki. Tam nie było wyciągu oczywiście żadnego. Natomiast wyciąg był na tak zwanym osiedlu młodych, mhm. czyli. Yy, Michałowskiego. Tam były wzgórza, które ludność nazywała Lagrami, bo tam był obóz jeniecki, obóz wojskowy w czasie II wojny. Tam Francuzów chyba i Anglicy tam byli. No nieważne. Tam był wyciąg narciarski yy, i było nawet oświetlenie. To są lata 70. I można było przyjść po południem, wieczorem w grudniu, kiedy już jest ciemno, i można było jeździć. Yy, Wyciąg był znakomity. No ale już nie ma śniegu. właśnie chciałam powiedzieć, że dzisiaj tru, tylko w Tatrach chyba można pozjeżdżać gdzieś, gdzieś wysoko. No niedługo już chyba w ogóle nie, także już śniegu nie będzie. Dlatego z taką no, nostalgią opisałem śnieg w opowiadaniu most. To znaczy ekspozycja opowiadania i finał opowiadania kończy się pierwszym i potem ostatnim śniegiem w ciągu roku. No to jest taka tęsknota też za, ty, za czymś, co było, a czego już na razie przynajmniej nie ma. Czyli Równo, jakby równoprawność pół roku, ich uroda i piękno. Jesień oddzielona, zima, wiosna, lato. Teraz no, będziemy mieli prawdopodobnie, przynajmniej w zeszłym roku, mieliśmy prawie tak jak na Morzu Śródziemnym, czyli są dwie pory roku. To wszystko. Mi się najbardziej podobało to, w tym opowiadaniu MOST też to, że pan odróżnia różne rodzaje tego śniegu, czyli końcowo-listopadowy. Ja ostatnio powiedziałam, że w powietrzu czuć już grudzień, bo już się zbliża już się ten zapach. Za, zapach tak, <laughs> zupełnie pierwszego inny, pierwszego śniegu, tak. dokładnie. Zupełnie A inny jest, już tak, zupełnie inny? Zupełnie inny, Cięści, roztopów. tak. tak. tak to też już nie ma, bo nie ma śniegu, więc ma to jest to, to zupełnie, zupełnie coś innego. Y, mam jeszcze dwa pytania, y, może trzy. Y, bo dotknęliśmy trochę tej rozmowy o sakrum, y, o, o, o sakrum ogólnie, uniwersalnie, nie w, pod kątem jednej religii, bo chyba takiego typowo religijnego sakrum nie, nie będzie u Pana w twórczości, nie. jest no, wielokulturowe. Jakie jest miejsce erotyzmu w sakrum? To jest moje pytanie, bo tam się też te elementy pojawiają, ten erotyzm jest też taki niedopowiedziany, ale jednocześnie namacalny. No, i u największych mistyczek Kościoła Katolickiego, gdyby się trzymać tylko rzymską katolickiego, na przykład u świętej Teresy, no to najgłębsze doświadczenia mistyczne, zapisane później w jej, w jej pismach są tak bulwersujące erotyczne, że ja aż się dziwię, że cenzura kościelna w XVII czy tam którymś wieku to puściła w ogóle. E, więc myślę, że doświadczenie mistyczne i religijne jest bardzo bliskie erotycznego, ale niekoniecznie zawsze musi się przepraszam, ze sobą zbiegać. Ale może być bliskie, dlatego że doświadczenie erotyczne i doświadczenie mistyczne czy głębokie religijne jest doświadczeniem, które przenosi nas, jakby nas, jednostkę, przez ten jeden krótki moment, albo przez dłuższy moment, gdzie indziej. Jesteśmy gdzie indziej. Nie zawsze potrafimy to nazwać, ale to jest moment szczęścia, oczywiście, czy ekstazy, czy no jakiegoś uniesienia, czy poczucia, że jesteśmy kimś innym. I jesteśmy przeniesieni gdzieś indziej. I moim zdaniem doświadczenie mistyczne, czy głębokie religijne i erotyczne no to w sobie niesie. Ale także zespolenia się, bo w doświadczeniu erotycznym no, jesteśmy zespoleni z drugą osobą i ta więź jest bardzo głęboka i mocna. Dlatego tak często cierpimy, kiedy jest rozstanie prawda, i kiedy to, coś się tam ocina. Y i tak samo dotyczy to, to kwestii metafizycznej, czyli ta więź z czymś, co jest nie nazwane. No z Bogiem możemy to nazywać Bogiem. Yy. I tak, to jest moim zdaniem jedyne, o co warto tak naprawdę walczyć w życiu. To znaczy starać się, żeby to było ważną sferą naszego doświadczenia. Podobno doświadczenie mistyczne można w sobie wypracować. To znaczy, z pism wielu. Yy. Teoretyków i świętych, ale nie tylko, religioznawców, wynika, że na przykład medytacja może prowadzić do, takiej, yy, do takich efektów. No, ale to są wieloletnie, tego się nie da za darmo. No właśnie, na skróty to jest ekstazy, jak się zażyje, czy tam zapali trawkę, czy napije się alkoholu. No to już jest najbardziej prymitywne. A doświadczenie erotyczne jednak jest czymś takim naturalnym, naturalnym prawda? Tak, tak. I no, ono jest dane. Poza tym. No oczywiście ono jest możliwe niby teoretycznie w każdym wieku, ale tak naprawdę to ono jest dane w okresie siły wzrostania, młodości i dojrzałości. A potem to jednak przemija, to znaczy nie przemija do końca, bo ślady tego zostają oczywiście. Można o tym pisać później do końca życia, natomiast moc tego doświadczenia, moc erosa jest, jest mocą życia i do pewnego momentu jest nam dana. Później już nie. Yy, mówiliśmy o tym, czemu pierwsze opowiadanie jest pierwszym, i jak to się stało, że jest pierwszym, czemu ostatnie jest ostatnim, i czym się różni od pozostałych, bo jest inne jednak. Yy, ostatnie opowiadanie jest właściwie humorystyczne, można powiedzieć, i zostało zapisane jako właściwie reportaż. Jest to, jak ja to mówię, jeden do jednego. To znaczy. To wszystko, co jest tam opisane, zdarzyło się na Ukrainie, mnie się zdarzyło i mojemu pewnemu koledze. Ja zmieniłem oczywiście jego imię. i On ma tam ksywkę, czyli pseudonim Abyssus, co znaczy otchłań z łaciny: otchłanny, przepastny, otchłanny. I to jest właściwie reportaż. Takie jedno z niewielu opowiadań w życiu, które napisałem de facto jako rodzaj takiego reportażu, chociaż historia z Codykiem. Trochę przekracza już jakby normy zwykłego reportera, A tak, mhm. tak było, tak rzeczywiście było. Byliśmy na tym grobie, codyka, mieliśmy te swoje prośby i moja została spełniona, a kolegi właśnie ta erotyczna czy seksualna jego prośba nie została nie spełniona, została. a moja tak. została. E, więc to, to opowiadanie właśnie pisałem na końcu, tak trochę dla rozrywki. Natalita, no dlaczego na początku? No wydawało mi się już skoro wiedziałem, że taki będzie tytuł opowiadań, no to, no to wydawało mi się, że wtedy powinno być to opowiadanie otwierające, czyli na początkowe dla tytułu książki. Mm, nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o właśnie o postać Baal Szamtowa, bo to jest przecież też można powiedzieć już intertekstualna też w polskiej literaturze postać, bo... Pojawia się w wielu miejscach. Gdyby panu mógł coś wspomnieć, też dla osób, które być może nie słyszały, ja tylko pokażę. Mam ze sobą to tak. piękne wydanie Balsham Towa, które akurat znalazłam przypadkowo u siebie w domu. Chwilę przed tym, jak zaczęłam czytać Talitę, więc to mi się właśnie pięknie zrymowało. I też pomyślałam sobie o tym opowiadaniu, które tutaj też się pojawia. To jest ten gorący dzień, śrpnia, słoneczny. słoneczny dzień, przepraszam. Słoneczny. Gdzie właśnie te iskry boże. Jest ten fragment o iskrach bożych właśnie u Baal który jest wszędzie w skale, w roślinie, w, w drzewie. W cząstce materii mhm. każdej. Tak. Tak. Więc żeby krótko, w trzech punktach właściwie. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że w Wajzerze Dawidku Główny bohater, czyli no nie narrator, tylko Weizer, jest, yy, znaczy jest domniemanym Żydem, bo, bo to tak naprawdę jak było, czy on był, czy ten dziadek jego to był jego dziadek, mm -hmm. czy on był przybrany wnukiem, tego nie wiemy. Ta cała zawierucha wojenna spowodowała, że po latach narrator no, nie jest, chociaż to nie jest najważniejsze zresztą. No ale był wychowankiem pana Abrahama Weisera i tam jest pytanie, kiedy oni są w parku oliwskim, pyta narrator, Heller pyta Weizera, a kim był twój dziadek? On mówi, jak to? Był największym filozofem. On mówi, jak to filozofem? On mówi, no nie wiesz, rozmawiał z rybami, z ptakami, słuchał kamieni, wiedział, rozmawiał, słyszał dźwięk wody, mowy wody i tak dalej. To jest aluzja oczywiście, no nikt tego wtedy nie zauważył, do Balszem To pierwsza uwaga. Druga, no Balszem czyli Beszt, czyli założyciel hasydyzmu który, no, podobnie jak Jezus Chrystus, no, nie wiedział, że zakłada chrześcijaństwo. Po prostu miał swoją naukę i prowadził swoich uczniów przez życie. E, no ale można by powiedzieć, że tym, kim dla chrześcijan jest Jezus Chrystus, tym dla hasydów jest właśnie barszem to, czyli jest ojcem założycielem całej tej, całego tego skrzydła judaizmu. Cudotwórca, wskrzesiciel, no te legendy są niesłychane. No i trzecia rzecz, dwa opowiadania, w moim tomie poza Cadykiem, kiedy jesteśmy fizycznie na jego grobie w międzyborzu na Ukrainie, te dwa opowiadania, czyli Słoneczny Dzień i Rywka, no to są takie szkice przygotowawcze jakby do właśnie powieści, którą może kiedyś napiszę, bo mam od lat, już od czasów Weizera, no mam pewien pomysł na to, żeby o tym, o tym mistyku, bo to, to mnie interesuje o tym mistyku żydowskim napisać. A pytanie do, przy okazji Balszym Towa, już mówiąc największym skrótem, jest następujące. Po pierwsze, czy człowiek może dotknąć Boga? To jest pierwsze pytanie. A po drugie, jeżeli tak, to co z tego wynika? A dlaczego mnie Balszym w interesuje? No bo ja znając, no dość, no może nie jestem znawcą i specjalistą, ale jednak znając, odfitą literaturę dotyczącą chrześcijańskich mistyków i mniej więcej wiem jak to szło i mniej więcej jestem sobie w stanie wyobrazić doświadczenia dzięki lekturom świętej Teresy czy świętego Jana od Krzyża mm. i to powiedzmy jest to, w czym ja się wychowałem, a Bassem Tov to jest też mistycyzm, ale jednak do mocno odrębnej kultury i to mnie fascynowało, pomijając oczywiście jak zobaczyłem po raz pierwszy na, między, na przedwojennym filmie, dokumentalnym zresztą, tańczących hasydów po raz pierwszy w życiu to zobaczyłem. Później byłem w Jerozolimie i zobaczyłem to na, na żywo. Potem byłem w Leżajsku i zobaczyłem, jak oni do swojego cadyka przyjeżdżają. W Leżajsku nagle parę tysięcy hasydów w tych uliczkach małego polskiego miasteczka. To, to, to wizualnie to jest wstrząsające. Więc stąd moja fascynacja, i być może ta powieść się kiedyś ukaże. No, a te dwa opowiadania to są takie przymioty. No, i w tym opowiadaniu Słoneczny Dzień, no on trafia do kogoś, kto jest właśnie takim miejscowym Balszyntowem. Mm. Przypomnę, że Balszyntow to znaczy mąż dobrego imienia. To tyle dokładnie znaczy. To znaczy ten, który umie zaklinać imię Boga. Znaczy, w imieniu Boga umie znajdować odpowiednie za zaklęcia czy. Czy modlitwy, most dobrego imienia. Też czytając opowiadanie most, miałem wrażenie takiego ducha szulcowskiego, też to wszystkim tego ojca, który siedzi w laboratorium, ale to już nie mam względem tego pytań, tak to jest jakieś tam takie moje odczucie. No ale nie hoduje ptaków. Nie hoduje ptaków. ptaków, to prawda. Pierwsze, ostatnie opowiadanie, na tym skończyliśmy, więc pytanie, czy, czy jest jakaś klamra w tym wszystkim, bo kiedy mówimy o opowieści, to jest początek, jest koniec, mamy jakąś klamrę jednak wśród tych opowiadań, talitakum, i trzeba wiedzieć, o co prosić, jak to się ze sobą wiąże. No Nie wiem, czy jest taka klamra jakaś specyficznie wymyślona. E no może ma to jakiś związek, bo jeżeli narrator na końcu mówi do swojego kolegi, trzeba wiedzieć, o co się prosi. Świętego. No to też dotyczy właśnie tych wszystkich modlitw, które są odmawiane w Talicie. No zresztą bohaterka tego opowiadania, Maryjka, która swoją powieść próbowała pisać, ciotka tej zmarłej dziewczynki, ma wyraźny dystans do tych modlitw, to znaczy to są wszystko modlitwy o, o tradycyjnie, no one są autentyczne w, w tym opowiadaniu, prawie wszystkie są wzięte z tradycji pustych nocy kaszubskich. No one wszystkie próbują uwolnić duszę zmarłej osoby od piekielnych ogniów czyśćcowych. No i ona sobie stawia pytanie, ta Maryjka, bohaterka opedania, a jakież to, jak to kary mogłaby mieć ta jedenastoletnia dziewczynka? Jakież to za jakieś grzechy musiałaby cierpieć w czyściu Te straszne męki, o których odpuszczenie modlą się zebrani. No, ale oczywiście to jest rytuał archaiczny i, i tutaj nie ma co z tym dyskutować. No ale może ty w tym coś jest. Trzeba widzieć o co się prosi. I ostatnie pytanie. Co nas zbawia od smutku? W takim sensie też, kiedy czytałam opowiadanie, przecież tam jest mnóstwo te, też i smutnych wydarzeń, mnóstwo smutnych historii, a jednak yy, kończąc książkę, nie ma się poczucia smutku. Jest właśnie to opowiadanie ostatnie, które jest humorystyczne. Co według Pana w takim razie nas zbawia od tego smutku? Powiem banalnie, ale nic tutaj nie wymyślę nowego. Po pierwsze. Miłość czy bliskość drugiej osoby czy osób. To na pewno to nas ratuje od smutku. Na pewno, no moim zdaniem, rodzaj kontemplacyjnego spojrzenia na przyrodę. To znaczy, nie takiego specjalnego, żeby chodzić i, i siedzieć pod drzewem, no ale takiego poczucia, że, że, że jest piękno śpiewu ptaków, że są piękne drzewa, że jednak żyjemy w przyrodzie mimo wszystko. I szanować ją trzeba. No i myślę, że sztuka to znaczy doświadczenie sztuki. Wszystko jedno jak rozumiem, Ja mówię o odbiorze sztuki oczywiście. Yy, obcowanie ze sztuką, czy z muzyką, czy z malarstwem, czy z poezją, czy z literaturą. To, nam, to nas ratuje od melancholii. Tak sądzę. Ja Państwa zachęcam serdecznie do obcowania ze sztuką, do przeczytania y, zupełnie magicznej y, książki Pawła Hile, Talita. Mnie urzekła i mam nadzieję, że Państwa też. Bardzo dziękuję, Bardzo dziękuję. za rozmowę. dziękuję Państwu. Dziękuję Do państwu. widzenia. Dziękuję.